Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem, który od kilkunastu lat prowadzi serwisy internetowe dotyczące badań lekarskich oraz psychologicznych kierowców. I pomimo powszechnej wiedzy, że ich zasady są bardzo skomplikowane i oderwane od życia, nasi ustawodawcy nie robią jak zwykle nic, aby je uprościć tak, aby były zrozumiałe dla zwykłego zjadacza chleba, a być może i dla Ciebie. I wprost przeciwnie, niedopowiedzenia są tutaj źródłem różnych urzędniczych czy policyjnych interpretacji, a poszkodowanym w końcowym efekcie jesteś zwykle Ty I Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu stworzyłem kolejny portal internetowy Badania na prawo jazdy wrocławkom, który zajmuje się tą problematyką I prostym językiem omawiam tutaj życiowe sprawy związane z tymi badaniami Natomiast jeżeli Ty masz jakiś problem a poszukiwania w sieci nie przyniosły Ci porządnego rezultatu to opisz ten problem poniżej a ja postaram udzielić się jakiejś najlepszej odpowiedzi, oczywiście prostym i zrozumiałym językiem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań kierowców i do zobaczenia wkrótce.